I got no rules, I count them. Siemano, jestem oczywiście Zarok, za to kolejny film na moim kanale, a dzisiaj po raz kolejny przedstawię wam 5 największych donaitów na polskim YouTubie. Standardowo jeżeli wiecie tutaj 800 łapek to na kanał wjeżdża kolejny odcinek. Także czekam na wasze łapki, a jeszcze teraz na ekranie widzicie także ostatnich 5 osób, które zasubskrybowały mój kanał. Jeżeli chcecie się tutaj pojawić to po prostu wystarczy, że subskrybujecie mój kanał. Dopinając do tego jeszcze oczywiście dzwoneczek, a już bez męnego gadania zapraszam bardzo serdecznie do oglądania. Zaczynamy od miejsca 5 oraz od akcji charytatywnej Inwiego, gracza Minecraftowego, który w kwietniu 2016 roku od użytkownika z Zakwas otrzymał prawie półtorej tysiąca złotych. I przekazał na całą akcję około 350 złotych. Znaczy nie, to 250 złotych przekazał Zakwas Team, a potem ARS wysłał 112, 112 złotych. ILE?! Z EWAS kochamy was za to co robicie. Natomiast na miejscu czwartym znajdziemy Górala, który kilkadziesiąt dni temu otrzymał także prawie półtora tysiąca złotych. Madzia jest dobra, My pisała do mnie... Kurwa! 1470 złotych dostałem! <śmiech> kurwa! Zastał, to tylko, tylko jebana mama, mamona, 1500 kwota 1470 złotych zł kurwa! kurwa! Ty, Freddy, spokojnie, bo Co ci pomka, pierdolnie! Nie 1500 zł, to, kurwa, nie. kurwa! To nie jest... I to nie jest fejk, kurwa! Nie, na miejscu trzecim są moi top donatorzy. Bardzo, ale to bardzo chciałem wszystkim moim top donatorom, w ogóle wszystkim donatorom, którzy przekazali na tą jedną złotóweczkę, podziękować. E, a w szczególności Peterowi Schultzowi, który e, do tego momentu, do tego dnia wysłał równe 2,5 tysiąca złotych na ostatnich trzech live'ach. Nie wiem jak tobie podziękować oraz reszcie donatorom, po prostu... Nie wiecie jak dla mnie, jak mi pomagacie w tym zrobię, Ale naprawdę Po prostu bardzo dziękuję po Ostatnim celem do tu był nowy komputer e, Upewnię się jeszcze czy wszystkie Części są spójne i tak dalej, niczego nie brakuje Jeżeli będzie wszystko dobrze To na mojej grupie Bobyryzajroxa poinformuje was o tym e, Po prostu czy kupiłem komputer Kiedy przyszedł i tak dalej Także zapraszam na grupę no i tak, no jeszcze raz wam bardzo dziękuję i w ramach takiego ma małego podziękowania ode mnie, bo nie wiem co mogę naprawdę was zrobić. Pojawiacie się właśnie tutaj w tym dzisiejszym odcinku na tej liście i chyba tyle. no Jeszcze raz dziękuję. Dobra, więc miejsce drugie na którym jest Kasti może znany wam steamer około 2 miesiące temu otrzymał ogromnego Donata z kwotą 3000 zł od użytkownika. Dobra, zobaczcie sami. Żyłem tutaj nie tu jak król. I przyszedłem wielkie szczęście straszny Przeleciał, Co jest? leciał? też wleciał? Przeleciał, życia w Brutalnej pusty też 1.0 za dużo, 3 tysiące złotych Lol, kurwa, co? Macie chuj <śmany> 3000 zł <śmiany> No to kurwa chyba co tu walkia będzie <śmiany> O no, kurwa Nie błyski próg Ja pierdolę, ja pierdolę <śmiany> No to kurwa chyba co tu walkia będzie O kurwa Nie, bo włoski krzesła? Ja pierdolę. Ja pierdolę. I oczywiście miejsce pierwsze, czyli kolejny live charytatywny, tym razem prowadzony przez ekipę Fantazy. Znany wam na pewno jako streamer oraz youtuber i sam wraz z Nitro zniakiem wpłacili w sumie 25 tysięcy złotych. Naprawdę mega wielki gest. Zobaczcie reakcję ekipy. 186 zł, czyli brakuje nam niecały 900 załoga do tego, żebyśmy mieli uzbierane 107 tysięcy czyli Możliwe 100 tysięcy dla fundacji, rozumiecie to? Niemożliwe jest sam. co i samo. Co on I samo to roku? jest po prostu tak wielki szacunek. Nie są. musiałby tak. tego robić. Już po 5 tysiącach miał szacunek. Po, po 10, 10 miało... tysięcy. Już... A teraz to ja nie wiem, naprawdę. Masakra ja i dzięki wielki, wielkie. To co Ale robisz. Nie co roku, co roku samo pomaga nam na streamie, to jest. No. Mam i tym dzieciakom. To jest są wita, ale też nie zapomnij najmy od JM, pozdrawiam waszą całą ekipę. Także wielkie dzięki za oglądanie tego filmu, nie zapomnij o subskrypcji mojego kanału o łapki w górę oraz kreatywnego komentarza. Możesz zobaczyć także inne filmy klikając w odpowiednie karty, a ja się już po prostu z wami żegnam. tylko życzymy że się do następnego i elo.